Pan, który obsługuje turystów poczęstował mi wspaniałą szkocką whisky Musicie mi wierzyć, musisz mi wierzyć, że nie jest to ten zapach co Johnego Okera czy Tifasa. naprawdę delikatna aż chce się pić, no i co mam zrobić? natomiast przy okazji sfilmuję ich skromne wyroby no niestety troszeczkę nie są na naszą kieszeń Niestety, 125 funciaków Trochę za dużo na moją skromną kieszeń Ale koło 50 Zobaczymy Ale muszę wrócić Do mojego kieliszeczka i mm -hmm. <laughs> <a laughs> cheers.